Ciekawostki o bałwanie w Minecraft. 1. Bałwan nie otrzymuje obrażeń od upadku. 2. Bałwan nie zostawia śniegu na bedroku, lodzie, szkle i śniegu. Sorry, że przerywam, ale jeżeli film Ci się spodobał, zostaw lajka i suba, bo brakuje mi tylko 402 subskrypcji do 350 subów. 3. Mixtura Fire Resistance chroni bałwana przed śmiercią w nederze